Witam. Na dzisiejszej lekcji dodam dźwięk do filmu. Jest to prosta operacja, wystarczy kliknąć w zakładkę Adnotacja i w ikonkę Audio. Później kliknąć z pliku, wybieramy utwór, klikamy Otwórz, klip audio, znalazł się na pierwszym miejscu klipy audio mogą znajdować się w każdym miejscu. Nie przeszkadza to tak naprawdę w montażu filmu. Tradycyjnie powinien dźwięk znaleźć się na samym dole. Dlatego klikam prawym przyciskiem myszy na tą ścieżkę i wybieram umieść na spodzie. Klip audio jest za długi w stosunku do klipu wideo i w tym miejscu go obetniemy. Klikam podziel obiekty audio Video. usuwam tą część, klikając delay. Końcowa część klipu dźwiękowego jest głośna. Widać to po fali dźwiękowej, dlatego wyciszę ją Klikam w tym miejscu. Wskaźnik przesuwam tutaj. I będę dzielił tip audio na trzy części. Pip wideo. Zamknąłem kudeczką, aby podczas przecinania tego klipu nie przecinać również pipu wideo. Klikam podziel obiekty audio wideo. przesuwam wskaźnik w prawo, w odpowiednie miejsce, klikam podziel, robię to samo tutaj, tą część wyciszę, w tej chwili jest to, Procent zrobię na 50. Teraz będę klikał, aby precyzyjnie ustalić głośność w procentach strzałką na klawiaturze do. Robimy podobnie tutaj obniżył do 30 procent na samym końcu do 15 procent Należy teraz podzielone klipy audio połączyć ze sobą. Klikam na klawiaturze CTRL i na klipy. Możemy to zrobić w prosty sposób i szybciej klikając tutaj. Klikam teraz połącz obiekty audio-video, pojawiły się czerwone pionowe linie, znaczy to, że one zostały w tych miejscach połączone. Kliknę play. Jeśli jest za głośno, to możemy jeszcze obniżyć dźwięk. Wtedy zaznaczamy całość, klikamy tutaj i obniżamy na przykład do 80%. Teraz trzeba wyeksportować na zewnątrz film z dźwiękiem, klikamy eksport, klikamy wideo, musi być ta krateczka zaznaczona, eksportuj audio, resztę pozostawiamy bez zmian, to możemy jeszcze odznaczyć i klikamy OK. To na razie. Cześć.